Dam wam parę tematów ze starego Multiego, żebyście po prostu mogli zobaczyć, o co im tak w tym starym Multim, czy w Multim Plusie chodzi, prawda? I zacznijmy od czegoś takiego. Aktualnie najważniejsze cele, jakie chcę osiągnąć w życiu, i wybierz tutaj trzy możliwości. Czy to jest zmiana pracy na bardziej dochodową, czy znalezienie pracy na wyższym stanowisku bardziej odpowiednim dla mnie, czy poprawa materialnych warunków życia rodziny, czy założenie własnej firmy, niezależność zawodowa, czy wykształcenie, usamodzielnienie dzieci, stabilizacja, szczęście w rodzinie, Budowa domu, kupno lepszego mieszkania, samochodu, podróże, zwiedzanie świata, prawda, czy spokój i wypoczynek, czy kształcenie, poprawa, wykształcenia, nowe umiejętności. I tutaj, szczerze mówiąc, to sam się nad tym zastanawiałem, i raczej nie mieszałbym tutaj jakichś rzeczy pod tytułem powiedzmy zmiana pracy na bardziej dochodową z prostego powodu, że pokażę to, że do policji idziesz z powodu pieniędzy, prawda? Ale już znalezienie pracy na wyższym stanowisku bardziej odpowiednim dla mnie to czemu nie? Poprawa materialnych warunków życia rodziny no tutaj, trochę to podobne jest do tego pierwszego. Założenie własnej firmy, niezależność zawodowa. No nie mieszaj tutaj własnej firmy z policją, prawda? Wykształcenie, usamodzielnienie dzieci, stabilizacja i szczęście w rodzinie. No nie mieszałbym tutaj tego za bardzo budowa domu, kupno lepszego mieszkania, samochodu. Także zwróć uwagę, ciągle pytają o to, czy polepszyłbyś sobie byt materialny, ale powiedzmy po podróżach jest zadbanie o zdrowie i kondycję fizyczną. Czemu nie, prawda? Spokój i wypoczynek, to raczej tutaj bym nie mieszał tego z policją. Natomiast kształcenie, poprawa, się, poprawa wykształcenia, nowe umiejętności to według mnie to jest całkiem fajne, prawda? Także dużo, mówię, to jest stary multi, ale skale są te same, także być może tutaj jakieś wskazówki do tego, co Yy, potrzebujesz wiedzieć w stosunku do odpowiedzi, znajdziesz, prawda? Yy, tutaj jest kolejne, kolejne ze starego Multiego. Mój największy sukces zawodowy to, i wybierz tutaj jedną możliwość, yy, szybka kariera, poradzenie sobie z sytuacją, której nikt nie mógł rozwiązać, uznanie przełożonych, docenianie mniej innych działań, rozwiązywanie trudnych spraw społecznych, porozumienie się z ludźmi, samodzielność zawodowa, duże dochody, dobra współpraca z partnerami, osiągnięcie dużego zakresu władzy, prawda? Czyli powiedzmy kariera, to pierwsza szybka kariera i osiągnięcie dużego zakresu władzy to jest jakaś przywódczość, prawda? Ale ja bym raczej zanim ci powiem, co ja bym dał, prawda, czyli duże dochody finansowe, standard życia, no, nie za bardzo, prawda, znowu tutaj jest mieszana kasa, natomiast powiedzmy, dobra współpraca z partnerami, rozszerzenie działalności i powiązań zawodowych i rozwiązanie trudnych spraw społecznych, porozumienie się z ludźmi, te, te dwa tutaj mi najbardziej pasują, natomiast samodzielność zawodowa, niezależna działalność, przedsiębiorczość, to takie raczej dobre jest do sektora prywatnego, uznanie przełożonych, docenianie mnie i moich działań, no też, ale to takie jakbyś tylko wszystko co robił, to robił pod yy, przełożonych, prawda? Yy. Tutaj mam taki mały przerywnik. Byłem w jednym z miasteczek powiatowych na Dolnym Śląsku i to jest miejscowy posterunek policji. Jeżeli wiesz, gdzie ten posterunek się mieści, to że tak powiem, możesz napisać na czacie, gdzie to ewentualnie było, prawda? Żeby ułatwić sprawę, to pokażę ci jeszcze radiowóz, który któremu zrobiłem zdjęcie gdzieś na tym w tym miasteczku, także jak ktoś wie, to niech powie. Oczywiście jeżeli jesteś z Dolnego Śląska, to możesz nie mieć problemów, jeżeli jesteś z jakichś innych miejscowości, to problem raczej będzie. No zobaczymy kto jest na czacie Także, cze, cześć Roki, cześć Radek Łukasz Multipielucha, witaj Widzę Roki, tutaj jesteś zajebiście aktywny, Ender Cześć Rafał Vlog, cześć Kamil Zaraz zobaczymy, co się na tym czacie dzieje, natomiast zanim przejdziemy muszę ci pokazać za moment że zdać można, prawda ten kolega z grupy elitarnej wprawdzie kilka miesięcy się męczył, zaczął przed COVID-em, natomiast jak przyszło do co do czego, to w końcu wynik pozytywny też się znalazł, prawda? Natomiast muszę ci uczciwie powiedzieć, Policja łapie kogo może i tutaj zobacz sobie sytuację kadrową w policji na dzień 1 października. Jasio Wędrowniczek tutaj z mojej grupy zrobił taką małą statystykę. Oczywiście nie są to wszystkie województwa, ale Proszę sobie zobaczyć. Na koniec grudnia, jeszcze przed COVIDem brakowało, brakowało 4, 4 400 funkcjonariuszy. Teraz brakuje prawie 7 tysięcy. Przyjęto 2 300. zwolniono 4 700, czyli dwa razy więcej. <grym> tak, praktycznie dwa razy więcej zwolniono niż przyjęto. W Warszawie 12,3% wakatów, zachodniopomorskie prawie 12, pomorskie 10, lubuskie 9. No tutaj niby wielkopolskie jest fajnie, ale, ale generalnie generalnie jest totalna bryndza, prawda? Także tutaj źródło Biuro Prasowe Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Opolskiego. Także, jeżeli mi nie wierzysz, że się dostać jest trochę łatwiej, to zapraszam Cię po prostu do obejrzenia sobie tych statystyk gdzieś, gdzieś i do wyciągnięcia wniosków. Także, przelecimy trochę pytań z czata. Roki, widzę, Roki tutaj opowiadasz jak jak ci dobrze poszło. Było tyle szczęścia, że jakaś pani tam wchodziła, pytała się ja w jakiej sprawie to mówię, że mam obiegówkę i ona poczekać i tak wbiłem za jakieś dwie minuty, prawda. Czyli rozumiem, Roki, że już tutaj działasz na komisji podpisanie oświadczenia w sprawie COVID-a, zmierzenie temperatury i tak dalej, i tak dalej. No generalnie jest wszystko do zrobienia. Kamil w Katowicach póki co wszystko normalnie, psychiatry nie było, bo ponoć był chory, tylko on oraz internista mi został. No tutaj jedno trzeba powiedzieć, jeżeli przeszedłeś dobrze MultiPlusa, zaniosłeś opinię z multiego, to psychiatra po prostu przeczyta i naprawdę musiałby być złośliwy, żeby się przypierdalać, prawda? Danimuliceku Panie Darku, 9 października miałem multi, czekam na drugi, drugi tydzień z telefonem, mogę jeszcze liczyć na telefon czy już raczej list. No, weź pod uwagę, że zrobiła się rozpierducha z COVID-em, to tam. Ja bym jeszcze do końca miesiąca poczekał. A jeżeli już w listopadzie, to nastawiłbym się na gorszy wariant wydarzeń. Cześć, cześć smówdz, jazz, prawda? Dobrze, tutaj Sebastian SM mówisz. Danimu mu liceku spokojnie poczę. Dobra. Tu jeszcze roki, roki. Jak nie może wytrzymać, to niech zadzwoni. Do trzech tygodni może iść nawet do czterech. Ponosi list dostajesz. Czyli potwierdza się to moje, prawda? Jeżeli tam w ciągu miesiąca się nie odezwą, to raczej, no raczej padaka, prawda? Natomiast telefon niewiele kosztuje. Tam wymyśleć sobie tylko jakiś pretekst, pod jakim... Masz zadzwonić, że coś tam musisz wiedzieć. No i tyle. I Mam nadzieję, że ci powiedzą. Natomiast naprawdę jest taka, że jak, jakbyś zdał bardzo dobrze lub ich potrzeby kadrowe były duże, to zadzwoniliby już po dniach trzech, prawda? Dobra... Patrzę tutaj, kurde, cześć, cześć, jeszcze raz wszystkim. Tutaj Tomek lub panie Darku, ja czekam na komisję lekarską w białym Białymstoku. No i bardzo dobrze. M, panie Darku, testy do służby więziennej są podobne jak do policji. Są podobne, a powiem ci więcej, nawet więzienna, w tej chwili w ogóle nie ma ludzi, testy są bardzo proste. I naprawdę już trzeba mieć wielkiego pecha, żeby upierdolić. Aczkolwiek mówię, klawisz to jest klawisz, to trzeba mieć trochę charakter, żeby z tymi bandziorami się ciągle użerać na co dzień, prawda? No i tyle, tyle ci mogę powiedzieć. Bardzo wielu funkcjonariuszy więziennych odchodzi zaledwie po kilku dniach pracy w terenie, prawda? Czyli wy, wykształci się, wykształci... Pójdzie z, pan, z panami bandziorami, się trochę poużera i rzuca zabawki. Harry, pan psycholog na multi, po tym jak zapytał, dlaczego do policji, powiedziałem, że bardzo interesuje mnie praca w grupie i lubię w terenie oraz jestem ochotnikiem w OSP, więc lubię pomagać. No, no i super, mam nadzieję, że to za akcję. Łukasz228. Panie Darku, mam pytanie. Czy wie pan coś, co się dzieje, jeżeli nie podpiszę rozkazu na 5 listopada, przerzucą mnie na grudzień, czy może wyrzucą z rekrutacji? Nie chcę podpisać ze względu na jednostkę. No, jeżeli się nie zgodzisz na, na, na 5 listopada, to musisz pójść do nich i, no, i w końcu zgodzić się albo na grudzień, albo na jakiś tam późniejszy miesiąc. No musisz się określić, prawda? Nikt cię tam na siłę nie będzie za uszy ciągnął. Jaki procent osób nie zdaje rozmowy kwalifikacyjnej? Marcin? No, trudno powiedzieć. Niewiele, dużo kobiet nie zdaje w Katowicach. Gordix? Ja dziś tu na chwilę, bo muszę sobie powtórzyć odpowiedzi na jutro. Sebastian? Dobra. Smooth jazz. Kamil, Panie Darku, już momencik, Kamil, Panie Darku, jeszcze zdawałem stety albo niestety stary MS, czyli jeżeli zdawałeś stary MS, to prawdopodobnie pamiętasz te pytania, tutaj rzucę ostatnie takie jakieś, które, które sobie przygotowałem, błędy, których nie chciałbym powtórzyć, to wybierz trzy możliwości, prawda, niekompetencja, pochodne, podjęcie ważnej decyzji, kierowanie się emocjami, krytykowanie innych publicznie, liczenie na układy nieformalne zależności, błędne ocenianie pracowników, zbyt duże zaufanie wobec własnej firmy, bycie zbyt zły wybór i tak dalej, i tak dalej, prawda? I tutaj bardziej chyba ważne są te błędy, których nie możesz dać, niż te, które możesz dać, prawda? Czyli um, na przykład, yy, tak się zastanawiam, yy, powiedzmy taki błąd jak wypowiadanie się lub działanie bez znajomości problemów, no to uważam, że jakiś gruby błąd, prawda? Yy, liczenie na układy, i nieformalne zależności to też jakiś gruby błąd. Ale powiedzmy, tutaj tak patrzę, patrzę, co by tu wybrać, prawda? No na pewno nie możesz wybrać czegoś takiego, jak stworzenie niepotrzebnego konfliktu z otoczeniem. To jest bardzo, bardzo gruby błąd, prawda? Ale na przykład pochopne podjęcie ważnej decyzji, to czemu nie? No ale nie możesz dać na przykład niekompetencja, brak profesjonalizmu, odpowiedzialności, bo to jest gruby błąd. Łatwowierność wierność w stosunku do oczoczenia, no to już jest taki według mnie błąd mniejszy. Także oczekuję jakichś propozycji, jeżeli oglądasz to w powtórce, to zrób to w komentarzu do tego wideo. Karola, Karola, witam, mam biegówkę służby więziennej. Wizyta u psychiatry zakończyła się skierowaniem na ponowne badanie psychologa, ponieważ miałem opinię psychologa po multi, że mało odporna na stres. Co teraz? No, Karola, Karola, prawdopodobnie dadzą ci kolejne testy, w których, jeżeli dalej się potwierdzi to, że jesteś nieodporny, czy nieodporna na stres, to będzie tak zwana Dupa zimna, prawda? Zosiaka, jeżeli ktoś ma żylaki kończyn dolnych, to czy zostanie odrzucony na badaniach lekarskich? Duże żylaki, tak, małe żylaki. Nie. Jeżeli ktoś ma HIV, to nie dostanie się do policji. Alix, Alix, tak. Alix, jeżeli chodzi o kandydatów, są małe szanse, żebyś dostał się do policji. Mając HIFA, żółtaczkę, czy tam jakiekolwiek inne choroby zagaźne. Marcines, jak ktoś nie ogarnia matmy, to niech sobie ogarnie, jak się liczy trójkąt stwierdzenia Pitagorasa, bo to było. No było. Pytanie, jeżeli chodzi o. Um, jeżeli chodzi o ten y, trójkąt ze stwierdzenia Pitagorasa, to tam są. Jest takie pytanie, że harcerze, żbiki poszły tą drogą, zuchy inne poszły jakieś tam tą drogą i ile poszły, ile, że tak powiem, a że to był trójkąt, prawda, to liczy się bardzo prosto ze stwierdzenia Pitagorasa i można to nawet jakoś to policzyć w pamięci mi się nawet wydaje. Yy, Tomek, luk. Panie Darku, wszystko ładnie poszło, ale problem będę miał na komisji. Chodziło o okulistę. Miałem laserową korekcję wzroku. Ostrość super, ale brak widzenia obuocznego. No luk, może i przejdziesz, kurde, nie wiadomo. Czasami ludzie przechodzą, pomimo tego, że pomimo tego, że wydaje im się, że nie, nie przejdą. Łukasz Patrzę tutaj... Patrzę tutaj... Sebastian SM. Ja mam jeszcze dwóch lekarzy do ogarnięcia. Zaciekawiło mnie to pytanie, prawda? No dobra. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma jakieś do mnie jeszcze pytanie, to niech zada, prawda? Sorry za to, że się tak tutaj mi pomerdało. No niestety... Nie przeładowałem instalki, kurde, nie się tego i zaczęło się mi coś pierdolić, prawda? Fly Angel Production, dzisiaj jestem po nowym ms Jeśli zdam rozmowę kwalifikacyjną. Momencik, bo gdzieś mi zginąłeś. I nie dostanę się do listy rankingowej, co wtedy? No, Fly Angel, myśl pozytywnie, musiałbyś być bardzo słaby, żeby nie przejść, nie dostać się na, na listę rankingową, jeżeli brakuje kandydatów. Mr. Postman, czołem multigurów, w poniedziałek mam komisję, ale na morfologii wywaliło mi płytek 429 i PCT 047, reszta w normie, oddaję od 6 lat krew. Słuchaj, no masz nadpłytkowość, ale to musisz na komisji powiedzieć, że oddajesz tą krew i to, to być może jest jakiś normalny objaw. To jest być może jakiś normalny objaw, tego, po prostu oddawania krwi. A zresztą co ci wyjdzie jeszcze na komisji, to zobaczysz, prawda? Ja bym się tutaj nie bał. Czy audiogram da się oszukać? Mam niedosłuch z jednej strony. Da się oszukać, ale to no, musiałbyś przećwiczyć na jakimś audiometrze, prawda? Da się oszukać, ale, ale musiałbyś przećwiczyć. Zielone mleko mam pytanie. Mam w niedzielę te test wiedzy i test sprawności fizycznej, czy kobiety często nie zdają z powodu przekroczenia czasu. Robiłam poszczególne ćwiczenia, ale nie miałam okazji z powodu COVID zrobić próbnego toru sprawnościowego w całości, mam wątpliwości. No jeżeli masz wątpliwości, to prawdopodobnie wiesz, dlaczego masz te wątpliwości. Piłka lekarska i manekin. To są dwie rzeczy, gdzie kobiety upierdalają. Why you bully me? Panie Darku, jak wygląda sytuacja z ludźmi posiadającymi astmę? kiedyś miałem rzekomo stwierdzoną w dzieciństwie, ale się nigdy nie ujawniłam. No jeżeli się przyznasz do tej astmy, będziesz miał problem. Gordix, Flyangel, Fly Angel, tutaj odpowiedź. Dostanie się do listy, teraz biorą każdego, niezależnie od punktacji. No prawdopodobnie tutaj Gordix, masz sporo racji. Może w Rzeszowie nie biorą. Fes, fe, jak byłem na rozmowie kwalifikacyjnej, to zamiast mi, panie, zadawać pytania, to namawiały mnie do adaptacji w Szczecinie. To tylko pokazuje, jak się trudno nie dostać. No, będą z ciebie, fest Fes, ludzie, będziesz dobrym, chciałem powiedzieć dziennikarzem śledczym, ale teraz powiem y, policjantem śledczym, ponieważ potrafisz wyciągać wnioski z pewnych rzeczy, prawda? Łukasz 2.2.8, a jak zmieniają jednostkę przy kolejnym razie, to czy jadą w uparte, znasz takie przypadki. No. Zielone mleko, rzut piłką lekarską, idzie mi dobrze. No to jeszcze jak tylko zielone mleko, kurde, poniesiesz, uniesiesz manekina, to liczę na ciebie. Patrzę tutaj. Dobrze, tu Sebastian mówisz, do zielonego mleka. Jak byłem, to dwie z trzech nie zdały. No na pewno błędem jest nieprzećwiczenie testu. Nieprzećwiczenie testu sprawności fizycznej. Kamil, tylko ściana wschodnia ma wymogi, jeżeli chodzi o resztę. Biorą, jak leci. No to biorą, biorą. Jak nie ma ludzi, to na bezrybiu i rak. Ryba, Fly Angel, Dobra. Karola, Karola. Panie Darku, jeszcze raz, czy te testy będą takie same jak pierwsze multi, ponieważ na skierowaniu psychiatry wypisali mi psycholog plus testy. Przy rejestracji kazali się przygotować do 3 godzin ZW. Zasada jest taka, że z reguły nie powtarza się tego testu na odwołaniu, co się dawało wcześniej. No bo to jest bez sensu robienie dwa razy tego samego testu. Ty się możesz tego testu nauczyć, prawda? Czy, czy, czy wykombinować skądś. Także zasada jest taka, dają podobny test, czy inny test, z podobnymi skalami, który na, na pewno będzie test oceniający podatność na stres. Karol N. Panie Darku, a z niskim poziomem płytek krwi 137, nieco niżej, oraz neurocyty zaniżone, konsultowane, niskobudkowość, powiedział, jak to wygląda. Powiem tak, wysokopłytkowość przejdzie, niskopłytkowość nie przejdzie. Niskopłytkowość, czyli małopłytkowość, nie przejdzie. Sebastian, patrzę tutaj, stomatologa nie ma. No dobra, Mateusz Barański, ja TSF robię sobie na podwórku, zobaczymy jak wyjdzie. Roki, kardiolog, EKG, internista, ortopeda, neurolog, okulista, laryngolog i tak dalej. Dobra, słuchajcie, nie ma sensu, żebym tutaj już piankował, tym bardziej, że wyciąłem Wam 10 minut czasu. Niestety przez moje jakieś tam awarie techniczne, prawda? nauczka, żeby, żeby się lepiej przygotowywać lepiej przygotowywać i sprawdzić wszystko, zanim zanim, że tak powiem, człowiek przystąpi do hangoutu. White Fox jeszcze. Czy zawadę wymowy? R francuskie. Mogę dostać N na komisji działa. Jednocześnie cały czas chodzę do logopedy, ale nie dał 100%, że się uda wyleczyć. White Fox to jest tak, jeżeli ta twoja mowa jest jakoś w miarę zrozumiała, nie bełkoczesz nie jąkasz się, no to raczej tam czy mówisz e, takie, czy a takie, to tam jest zupełnie bez sensu, bez znaczenia, prawda. Natomiast no, jeżeli jest coś takiego bełkotliwego, że cię ktoś nie zrozumie, no to, to raczej uwalisz. Także bądź dobrej myśli, ale, ale, ale trudno, trudno mi coś powiedzieć, jeżeli tego e, twojego nie, nie słyszę, prawda. Zobaczę, czy ktoś ma ochotę jeszcze pogadać, ale dzisiaj chyba nie po gadamy, prawda? O, tutaj ktoś mi coś napisał. Mnie najbardziej wkurzają osoby, które nagrywają pracę policji o niekompetencji dotyczącej ustawy o zakazie zakrywania ust. Przecież to chodzi o dobro ogółu, aby się nie zarażać. Jejku. No wiesz, no, tutaj masz sporo racji, ale jeżeli myślisz, że Policja to jest praca tylko z profesorami, z dżentelmenami, z jakimiś ludźmi z wyższych sfer społecznych, którzy znają maniery, bułkę przez bibułkę, to żebyś się nie zdziwił. Raczej będziesz, miała, czy będziesz miał problem i pracę z ludźmi trudnymi, przestępcami, no, ludźmi trochę spoza marginesu, społecznego. Panie Darku, wiem, że da się audiogram oszukać, tylko tak wakacje byłem w Warszawie na Komisji Wojskowej na Szkole Podoficerską, Odjebali mnie przez stomatologa, a byłem przebadany przez solidnie. Przez stomatologa, Mateusz? Nie wiem, chyba, że miałeś jakieś krzywe zęby, czy coś w tym stylu, prawda? Czy niepoleczone, czy, czy, czy, czy, czy ubytki? Nie, nie wiem, dlaczego przez stomatologa. To naprawdę... Musiałbyś mieć jakąś wadę w zgryzu, co, co, coś naprawdę grubego. Czy ktoś do Lublina? Jutro mam dzwonić do kadr, bo dwa tygodnie temu złożyłem kwity. Dobra, słuchajcie, kochani, yy, w sumie na tym kończę, prawda? Ostatnie tutaj tylko stwierdzenie Rokiego. Myślę, że przeniesienia będą realne, ponieważ odchodzą starzy, a na ich miejsce przychodzą nowi do dochodzeniówki. Do no kurde, Mateusz, miałem próchnicę i niepoleczone zęby. No to kurwa, co się dziwisz, no. Nie może być, że idziesz na szkółkę policyjną, a tam trzy, trzy dni yy, zaboli cię ząb, zacznie napierdalać i trzy dni będziesz chodził po dentystach, a nie, a nie szkolił się, prawda? Także mam nadzieję, że, że już te zęby poleczyłeś, prawda? Dobra, słuchajcie się, słuchajcie, jeszcze raz sorry za problemy techniczne na początku, przepraszam wszystkich, postaram się jakoś to zrekompensować, mówię jeżeli ktoś wie jaka to komenda to niech napisze tutaj w komentarzu poniżej dla ułatwienia podam, że Dolny Śląsk Dolny Śląsk i jeszcze ostatnie pytanie, tutaj Mateusz, witam serdecznie, mam te te, WOTSF. te pytania są mega słabe, brać w ogóle ten ich test jakoś poważnie. No żebyś, żebyś się nie zdziwił. Dobra, słuchajcie, cześć, trzymajcie się, do następnego razu.